Cześć, dziś opowiem wam jak pewnego dnia wkurwiłem się na Steam. A. Wiecie co spowodowało u mnie tak ogromne wkurwienia? Bo wynikła taka sytuacja, loguję się pewnego dnia na Steam'a w celu zakupienia gierki. No ale nie miałem wystarczająco funduszy w moim portfelu Steam, więc postanowiłem go doładować. No i dobrze, wszystko ładnie, pięknie do pewnego momentu. A mianowicie do momentu, kiedy wybrałem kwotę doładowania i postanowiłem przejść do sfinalizowania transakcji. O jakież moje było zdziwienie tudzież kurwie kiedy okazało się, że nie mogę dokonać zakupu bez podania danych osobowych. Z tym do sfinalizowania transakcji zażądał sobie takie dane jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail oraz co gorsze paranoja numer rachunku rozliczeniowego. No więc grzecznie albo i niegrzecznie napisałem do supportu, którego chuja wymagają takich danych. Kobitka z supportu na to odpisała mi, że taki jest wymóg obecnie polskiego prawa. No nie słyszałem o takim wymogu, no ale dobrze, muszę to zweryfikować. Jak dla mnie, to nie jest żaden wymóg, ale próba prowadzenia permanentnej inwigilacji przez amerykańskie korporacje. A wy co sądzicie na ten temat?